wszystkich serdecznie na moim kanale poświęconym mojemu życiu z dwoma królikami z chomikiem, które to mieliście okazję zobaczyć na początku nagrania. Życie z taką gromadką oczywiście generuje wiele zabawnych, śmiesznych, dziwnych, ciekawych sytuacji, którymi to chciałabym się z Wami podzielić, jak to wygląda w życiu codziennym, ale również opowiedzieć, jak należy się takimi typami zwierząt, czyli właśnie królikami i chomikami opiekować. Dlatego serdecznie zapraszam do subskrybowania oraz obserwowania naszego fanpage'a na Facebooku. Cześć!